Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o wrażeniach po zakupie mikrofonu Rode VideoMic Pro Plus Rode VideoMic Pro Plus Troszeczkę porównam go do jego yy, poprzedników, czyli VideoMic Pro oraz Stereo VideoMic X. I już na pierwszy rzut oka widzisz, że ten wideo MiG Pro Plus jest nieco grubszy, prawda? Wielkość ma znaczenie. Ciut dłuższy od swojego poprzedniego modelu. Ma zdecydowanie więcej pianki i może Ci się to przydać na dworze przy jakiejś wiecznej pogodzie, kiedy nie używasz, tak jak ja, futerek Dead ten czy te futerka zapomnisz. Natomiast pierwszą, najważniejszą zmianą jest tutaj zasilanie i dostaniesz w zestawie taką dedykowaną baterię Rode LB1. Według producenta ona może wytrzymać podobno nawet 100 godzin. 100 godzin to jest coś koło 4 dni. I w zasadzie nie miałoby to większego znaczenia, gdyby nie fakt, że Rode zastosował taką sztuczkę polegającą na automatycznym wyłączeniu mikrofonu po zaprzestaniu pracy kamery. Jest to proste, że aż boli, ale nie marnujesz na te niezbyt tanie 9-woltowe baterie, jak w poprzednich modelach. No, była to naprawdę udręka wydobyć tą baterię, to był jakiś cud, ale na tych 9-woltówkach leciałem wcześniej. I również poprawiono zdecydowanie otwieranie y, tejże pokrywki. Jest to w tej chwili bardzo proste. Jeden ruch. Y, cyk, cyk. Jakieś takie intuicyjne baterie, też bardzo łatwo wkładasz. Natomiast przedtem się trzeba było nasiłować. Szczególnie jak po parodniowej przerwie zapomniałeś jak to się robi. a ja nawet teraz w stresie mam to, że Mam problem z zamknięciem tej baterii w zasadzie z zamknięciem tego Rode Video Mica Pro Tylko dlatego, że się zestresowałem przed kamerą, ale jakoś się udało. Natomiast pamiętaj jedno Musisz tutaj zatrzasnąć tą pokrywkę do końca i to jest taki charakterystyczny trzask. Wtedy wiesz, że mikrofon będzie działał. Fajna rzecz, a mianowicie ładowanie tej baterii, którą Ci wcześniej pokazałem, możesz zrobić przez yy, kabelek micro USB. Tutaj masz złącze micro USB. W poprzednich modelach tego nie ma. Cyk, pyk. O, żebym tylko nie zrobił tego odwrotnie cyk, pyk, podłączasz. Niestety yy, dedykowanej baty, dedykowanego, dedykowanej ładowarki nie dali. Natomiast, żaden problem, ja w domu mam 5 sztuk po telefonach komórkowych, jakieś 5 sztuk luzem. jakaś tam się zawsze jedna znajdzie do mojego Rode Video Mika Pro yy, Plus. Kolejna bardzo ważna sprawa, a mianowicie kabelek, wymienny kabelek łączący mój mikrofon nowy mikrofon z kamerą włączasz, wyłączasz, podłączasz jak słyszysz ten trzask, zablokowane jest to to wtedy możesz spokojnie podłączać tą częścią kabla do kamery, natomiast rozwiązanie jest identyczne jak z poprzedniego. RODEGO I tutaj miałeś też kabelek, który można włączać, wyłączać, ale on tutaj się nie blokuje. Natomiast, wierz mi, że yy, te kabelki się przecierają Tutaj, być może widzisz na moim poprzednim W tym miejscu jest kabel przetarty To jest jakiś poprzedni model stereo wideo mika i yy, zaleta kabelka wymiennego jest taka, że nie musisz dawać całego mikrofonu do naprawy, do serwisu, naprawa z reguły trwa kilka tygodni, tylko cyk, pyk, kupujesz za parę groszy kabelek i po sprawie. Układ przycisków tutaj funkcyjnych masz bardzo podobny do tego yy, wideo Mika X, jest taki centralny wyłącznik a w zasadzie włącznik, wyłącznik. O, ładnie się włączyło. Widzisz, zapaliło się ładnie na niebiesko. A potem, funkcję dostosowujesz do swoich potrzeb. Czyli tutaj widzę High Pass Filter 150 Decybeli, 75, 75, 150 i wyłączam. Tutaj masz gain, w tej chwili jest, widzę, że jest wyłączony, natomiast dałem sobie na 20 dB, dałem sobie na 10 dB i dla potrzeb filmu w tej chwili gain jest wyłączony. Mała sztuczka, jeżeli naciśniesz razem kontrolkę tego gainu z kontrolką High Pass Filter, o, widzisz, pojawiła się tutaj nagle taka pozioma dioda, ta na samym dole, i uzyskasz w tym momencie plus 6 decybeli wzmocnienia, i przyda ci się to może do nagrań na dworze z użyciem detki. Ten wyliczyli, że detki ten zabiera 6 decybeli Natomiast funkcja jest znana już wcześniej z tego to mikrofonu Stereo Video Mika X i tutaj miałeś te 6 decybeli jako przycisk oddzielny. W tym mikrofonie musisz nacisnąć te dwa przyciski czyli Gain i High Pass Filter, ale w ten sam sposób możesz je wyłączyć. O, włączam, wyłączam, włączam, wyłączam. Także można się bawić do bólu. Kolejna ciekawa funkcja znana z rejestratorów dźwięków, takich jak mój Zoom 8, a mianowicie kanał zapasowy i to na twoim DSLR-ze czy jakiejś kamerze. Także w tym momencie włączasz jednocześnie przycisk zasilania i przycisk gainu. Po, czemu się nie chcesz pojawić? O! Pojawiła się ta dioda, taka tutaj, zielona poprzecznie, prawda Być może ją widzisz z tamtej kamery Jeszcze raz wyłączyłem o, i włączyłem. Ta poprzeczna dioda włączona świadczy o tym, że masz kanał zapasowy i kiedy Ci się on może przydać no, powiedzmy, nagle głośność tego rozmawiasz z kimś, przeprowadzasz wywiad, nagle ten ktoś tam zaczyna kaszlać, czy, czy, czy nagle zaczyna się śmiać, czy coś tam zaczyna bardzo głośno mówić i oczywiście robi się wtedy clipping, no i zamiast obrabiać ten clipping w postprodukcji, zwiększać szumy, to po prostu wykorzystujesz ścieżkę zapasową tego, co masz, czyli twojej kamery. Obejrzałem parę filmów i znawcy twierdzą, że tylko to warte jest unowocześnienia twojego mikrofonu do wideo Mika Pro Plus. Funkcja bardzo ważna i oszczędzająca ci pieniądze, a mianowicie samoczynne włączenie się oraz wyłączenie mikrofonu po włożeniu kabelka do kamery, na ten cel przyszykowałem mojego sonego Alfa 6500. No i zobaczymy. Na razie kamera jest wyłączona. Włączyłem mikrofon. Cyk. Włączyłem mikrofon. Tak to wygląda. Włączam teraz kamerę. I voilà, widzisz? Tutaj jest włączony włączone zasilanie. Poczekajmy chwilę. Wyłączam teraz kamerę. Chwila, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i ładnie się kamera samoistnie wyłączyła. Także y, funkcja jest super, y, zarówno przy wyłączeniu kamery, jak i wyjęciu kabelka z kamery. zaoszczędzić Ci to właśnie te nieszczęsne y, 9-woltowe baterie. Tu widzę, widzisz cenę 15 ,99 zł 99 groszy kupione i tak po taniości gdzieś w jakimś y, markecie. Ale jeszcze raz, Uruchommy tą funkcję Cyk I włączam mikrofon poprzez włączenie kamery I co możesz zrobić, a mianowicie nacisnąć jednocześnie High Pass Filter i zasilanie I być może zauważyłeś takie trzy mignięcia i w tej chwili ta funkcja jest wyłączona Czyli, jest tak jak w starym rodiku, że póki sam nie wyłączysz, to mikrofon działa, ale jest październik, miesiąc oszczędzania i możesz w końcu dojść, że jednak te baterie na bateriach zaoszczędzisz i robisz dokładnie odwrotnie, czyli wyłączyłeś tą funkcję, ponieważ mignęła tutaj jedna y, diodka. Mignęły diodki raz i zobaczę teraz jeszcze raz wyłączam i zobaczymy, czy się samo wyłączy. Mam nadzieję, że się wyłączy super, hiper. Jest niestety mały problem techniczny z umiejscowieniem tego kabla z tyłu y, mikrofonu do czego zmierzam, najpierw zrobimy ten myk, że zamontuję mikrofon na kamerze i patrz, patrz co się dzieje a mianowicie, no, nie możesz za bardzo sięgnąć okiem do viewfindera, view prawda? W zasadzie, no, mi to specjalnie nie przeszkadza z prostego powodu, że w większości jak filmuję, to używam tego tego monitorka Natomiast, być może jesteś z tych ludzi, którzy chodzą sobie, trochę filmują, trochę fotografują, może to być wtedy nieco irytujące, prawda, że tego viewfindera nie możesz wykorzystać. I pytanie jest teraz takie Czy ten Rode jest dla ciebie? No, jeżeli kupujesz nowy sprzęt Nawet się chwili nie zastanawiaj, dorzuć te parę złotych, aby mieć lepszą wersję, lepszą od to starego modelu. Natomiast, jeżeli już masz starszą wersję, tak jak ja No i nie jesteś taki słoń trąbalski, jak ja zapominalski. Przede wszystkim pamiętasz, aby po skończonym nagraniu, wyłączyć yy zasilanie mikrofonu, nie kabelek, tylko zasilanie mikrofonu poprzez te yy przyciski. No, nie potrzeba Ci tego safety tracku, tej ścieżki bezpieczeństwa. Możesz się z inwestycją wstrzymać. Ja natomiast osobiście uważam, że warto. Sprawa tutaj dostępu do wizjera no nie jest aż taka dla mnie że tak powiem, yy, kluczowa. Yy, nagrywam to, jak Ci powiedziałem, patrząc na monitor. Yy, natomiast to auto włączenie i auto wyłączenie ratuje często życie. A nie tyle może życie, co oszczędza pieniądze. Bo już nie raz przejechałem się na zużytych bateriach 9 v Jakość dźwięku jest w porządku, no, akcesoria typu detki ten pasują. Tutaj, jako, jako bonus, masz taki sensor do automatycznej zmiany jasności tych diodek, prawda, jak zmieni się oświetlenie zewnętrzne. Natomiast uczciwie też powiem, że mikrofon mógłby być troszeczkę mniejszy, taki jak właśnie ten poprzedni model ale z jedną sztuczką, że y, drugie jakieś wejście y, na kabelek, wejście zewnętrzne, tak żeby nie przeszkadzało w korzystaniu z Viewfindera. Także y, na tym kończę mam cichą nadzieję, że cena sprzętu spadnie, szczególnie jak przestaną produkować starszy model. No i y, nakręcę jakiś kolejny filmik, w którym pokażę, jaka jest jakość tego dźwięku. No, w tym filmie już nie, bo jest troszeczkę yy, za długi. Natomiast, jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, like, daj kciuka lub tradycyjnie skomentuj pod tym wideo, yy, co myślisz o wymianie starego sprzętu na nowy, a być może nawet nie wymianie, tylko uzupełnieniu sprzętu o nowym.